Witam serdecznie na wróżbach live. Wszystkich kochanych widzów, wszystkich moich subskrybentów. Cieszę się, że jesteście w ten sobotni wieczór. Mam nadzieję, że mnie słyszycie dobrze. Witam panie i panów. Czy jest pani, pani Julitko? Już live? Proszę napisać mi, czy jest Pani już live. Okej, okay, super Pani Julitko, widzi Pani, słyszy. Witam Aniu, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Państwa do kupowania znaczków. Znaczki są rozmaite, o różnych cenach. Są różne też wróżby. Dobrze, pani Julitko, widzę panią również, cieszę się. Myślę, że dobrze słyszycie i zobaczymy, ile kochanych widzów jest live. Oczywiście wróżby są za zapłaceniem znaczka. Ceny są symboliczne, znaczki małe, duże, średnie wróżby, małe, duże, średnie, to znaczy Znaczki od 5 do 10 zł to wróżba mała z 3 kart, ale konkretna odpowiedź na pytanie, wróżba średnia z 6 kart to wróżba od 10 do 20 zł zaznaczek, to wróżba z 6 kart i oczywiście wróżby od 20 zł wzwyż to wróżby duże od 9 kart. Mogą Państwo też napisać, czy chcą Państwo karty Lenormanda, czy Tarota. We wróżbach jest oczywiście bardzo ważne, byście napisali imiona, swoje imię i partnera imię oraz, kochani, konkretne, jasne, krótkie pytanie do kart, na które chcecie konkretną odpowiedź. Oczywiście będą obsługiwane osoby, które kupią znaczek. Chciałam jeszcze powiedzieć, że... Bo postaramy się oczywiście według kolejności znaczków robić tę wróżbę. Niemniej jednak, jeśli nam umknie kolejność, to proszę się nie denerwować, nie cierpliwić, tylko pozostać na czacie, a my na pewno Państwa obsłużymy. Także witam serdecznie i e, oczywiście proszę o jasne, konkretne pytania. Mogą być na różne tematy. Pytania miłosne, pytania o pracę, o finanse, o dzieci, pytania o karierę, o sprzedaż kupno domu, wynajem, o przeprowadzkę. Również witam kochana, witam Rosę. Y oczywiście mogą być pytania o zawód, o pracę, o nowo poznaną osobę. Potrzebne mi tylko imię, imię partnera również. Nie piszcie dat urodzenia, bo daty urodzenia to tylko na wróżby indywidualne, kochani. Oczywiście zapraszam wszystkich również na wróżby indywidualne, jeśli macie taką potrzebę. Dobrze, kochani, jestem już gotowa. Witam Was serdecznie. Robimy ten czat live, ponieważ jest pełnia księżyca. Pełnia księżyca była wczoraj, ale księżyc jest jeszcze bardzo, bardzo silny. Wczoraj, to znaczy dzisiaj w nocy o drugiej byłam na tarasie i naprawdę zaskoczyłam się, jak silny jest księżyc w nocy. Było całe niebo jasne, pomimo to, że była noc wokół, ale niebo było całe jasne i wielki promień od księżyca. Księżyc biały, żółtawo-biały, bardzo silnie świecący. I bardzo jasny płomień od tego księżyca bił. Moja świeca, wczorajsza, z rytuałem na szczęście i miłość, paliła się całą noc do dzisiaj, do południa na tarasie. Pod światłem tego księżyca nowiu. Znaczy pełni, przepraszam, pełni księżyca. Wróżby w pełni księżyca są oczywiście bardzo silne. Dlatego robimy ten live, I, kochani, ponieważ wtedy wróżby są naprawdę bardzo no magiczne, silne. Mają zupełnie inne przebicie. Proszę, zapraszam, kupujcie znaczki. Pod, na dole, pod czatem, w, w, po lewej stronie jest taka opcja, taki symbolik dolara i ten symbolik właśnie trzeba nacisnąć, nakliknąć i tam będzie już opcja. No ktoś zapyta tutaj o związek. Ktoś przyjdzie do mnie teraz ze znaczkiem i zapyta o związek. Zobaczcie, jaka karta mi wypadła. Także pytajcie o związek, o miłość. Dokładnie. W prawym dolnym rogu pod czatem jest symbol dolara i tam trzeba kliknąć i po kliknięciu otworzą się różne znaczki, tak? różne ceny znaczków i możecie jeden kupić, trzeba zapłacić oczywiście kartą, to jest opcja udostępniona od YouTube'a, także YouTube robi taki live chat ze znaczkami, supa, czap, co się nazywa. Zapraszam serdecznie. Położymy tutaj jeszcze aniołka. Mamy Panią Paulinę Ludkowską, ok. Pierwszy znaczek. Dzień dobry Pani Paulinko. Proszę o pytanie. Proszę Pani Paulinko o pytanie. Okej, okay, co Bartek o mnie myśli? Co Bartek? Ja mam pytanie Pani Julitko. Duża, mała czy średnia Pani Julitko? Mam, mam pytanie. Co Bartek myśli o Paulinie? Dobrze, już sobie zapisałam. Teraz powróżymy. Co Bartek myśli o Paulinie? Co Bartek myśli o Paulinie? Co Bartek myśli o Paulinie? Co Bartek myśli o Paulinie? Powiedzcie karty. Pani Julitko, mała, średnia czy duża. Okej, okay. dobrze, mała. Mhm, dobra.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 Powiedzcie karty, co Bartek myśli o, o Paulinie Ludkowskiej. Powiedzcie karty, co Bartek myśli o Paulinie Ludkowskiej. Ok. Dobrze. Myśli o Pani na pewno. Tu jest Pani, czyli osoba pytająca. Tu jest Pani Paulina. I Bartek myśli o Pani. Na pewno o Pani myśli i... Myśli o tym, że ma do Pani głębsze uczucia i że chce czegoś stabilnego z Panią, Pani Paulinko. Stabilności domu, rodziny, ciepła rodzinnego, stabilizacji bezpieczeństwa, stabilizacji związku, być może domu, zamieszkania razem. Oj, przepraszam, aż mi się psikło. No i chcę spotkań z Panią. Widzimy? Czyli głębszych uczuć, stabilizacji, zamieszkania być może razem, rodziny. Bardzo pozytywne karty i spotkań. Spotkań tutaj y, jakichś regularnych, tak? Spotkań y, w jakichś publicznych miejscach. Także bardzo pozytywne karty. Myśli o Tobie. Dziękuję. Dobrze, Pani, bo czy relacja z Michałem się? Czy relacja z Michałem? Proszę jeszcze raz. Pani Paulinka, inna Pani Paulina jakaś? Proszę, Pani Polutkowska. Bardzo, Pani Paulinko-Ludkowska, jest pozytywna karta. Pozytywne karty same wyszły. Także pozytywnie, Bartek o Pani myśli. Naprawdę ma porządne plany. Bardzo, bardzo się cieszę. Teraz zapraszam inną Panią, Paulinkę. Same Pauliny dzisiaj na czacie, na live. Cieszę się, kochane Pauliny. Witam Was. Witam Was, Pauliny, subskrybentki. Mam nadzieję, Paulinki, że jesteście moimi subskrybentkami. Jeśli nie, Pauliny, od razu zasubskrybujcie mój kanał, proszę. Zasubskrybujcie dzisiaj z, z dzwoneczkiem u góry i dostaniecie wszystkie moje y, kochane wróżby. Dobrze? Dobrze, teraz pani Paulina Nawrocka. Proszę pytanie jeszcze raz powtórzyć. Średnia, ok, pani Julitko. Czy relacja z Michałem, co? Nie, do, nie zdążyłam doczytać. Bo byłam tutaj skupiona na kartach dla pani Paulinki Innej. <grywa> no cieszę się, Pauliny, niesamowicie, że jesteście. Czy relacja z Michałem się odnowi? Dobra. Dobra, odnowi, ok. Czyli co? Jakiś kryzys jest, tak? Z Michałem. Dobra. No dobrze, pani Paulinko. Cześć Lucy, kochana. Hejka. Hejka, nasza Lucy. No, nasza Lucy jest na czacie. Lucy, nie szalej, kochana. Cieszymy się, że jesteś. Hejka, buziaksy. Dobrze. Dobrze, kochana pani Paulinko Nawrocka. Same Pauliny dzisiaj mam. Tak, hejka, Lucy. Czy relacja z Michałem, czy relacja Pauliny Nawrockiej z Michałem się odnowi? Czy relacja...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 Relacja z Paulin, Pauliny Nawrockiej z Michałem się odnowi. Powiedzcie karty, czy relacja Pauliny Nawrockiej z Michałem się odnowi. Powiedzcie karty, czy relacja Pauliny Nawrockiej z Michałem się odnowi. Wow, kochana Paulinko! Cieszę się, że jest pani tutaj na moim kanale. Przykro mi, ale ciężkie mam karty. Już Pani tłumaczę. Dlatego mówię nazwisko, no bo jest tu więcej Paulin, widzę. Czyli Pani Paulino Nawrocka. Jest tutaj Pani yy, nadzieja ogromna, że coś się odnowi, bo ciany mówią o nadziei, o oczekiwaniu na pozytywny rozwój spraw. Niemniej jednak tutaj jest jakaś, nie wiem, albo partnerka, rywalka, albo jakaś eks, która miesza. Proszę mi napisać szybciutko na czacie, czy to prawda. Jakaś eks-partnerka, eks żona, która miesza, i tutaj coś yy, jest jakieś skomplikowane. Komplikacja, zagmatwanie, zakręcenie, zakręcone sprawy, czy lub jest, jeśli nie ma jakiejś eks-partnerki, eks żony ex, y, która się miesza, to i co może jakieś inne bardzo poważne problemy, y, komplikacje w waszym związku. Czy poprzez właśnie jak mówię, czy poprzez jakieś nałogi, jakieś poważne tutaj problemy, które tutaj nie wiem, na no jakieś toksyczne sprawy, tak? Pani patrzy na rozwój sytuacji, ponieważ są skomplikowane tutaj między Wami jakieś sprawy. Pani czeka na dobry rozwój sytuacji. Natomiast on. Yy, Michał. No, mogą być też znajomi, którzy mieszka, mieszają, mogą być toksyczni znajomi, mogą być jacyś znajomi, którzy intrygują, oczywiście żmija to toksyczni ludzie, intryganci, którzy tutaj zatruwają, tak, yy, yy, waszą dobrą atmosferę związku i jeszcze mogą być jakieś nałogi oczywiście. Jeśli wpadł w złych znajomych, gdzie są, przypuśćmy, pijaństwo, narkotyki czy jakieś, nie wiem, inne nałogi no to to jest już y, bardzo wielka katastrofa tak? dla związku, dla rozwoju związku lub są jacyś inni znajomi którzy tutaj obgadują, intrygują życzą Wam źle lub coś psują tutaj on jest jednak na rozdrożu nie wie co ma zrobić stoi, widzi Pani na rozdrożu dróg nie wie którą z tych dróg y, po prostu wybrać czy tą drogę w związku z Panią czy drogę jakąś inną tak, ma jakieś dwie alternatywy tak, nałogi bardzo możliwe, widzi Pani, tak, żmija to jest też sprawy zdrowotne sprawy zdrowotne to też jest problem nałogów, to jest przecież nauk to jest choroba, to są sprawy zdrowotne, nałogowe, tak więc tutaj może być takie stadium właśnie yy, duży, właśnie dużych jakiś, nie wiem, no, złych znajomych zły, zły krąg znajomych i nałogi pijaństwa i tak dalej on nie wie, co wybrać, co ma zrobić, ma dwie alternatywne jakieś drogi i ma blokady, proszę zobaczyć. Żeby ta relacja się odnowiła, są duże blokady. Jego, ta relacja też obciąża. tak, Obciąża go, jest ciężka dla niego i on po prostu ma tutaj widzę obiekcję, coś go obciąża, przeciąża i on tutaj od, odszedł w izolację, w separację, wierza to poczucie, by, znaczy potrzeba bycia samym Yy, przemyślenia spraw, odizolowania się, byciu oziębłem, czyli on jest taki oziębłem, niby udaje, że nie ma czasu, że ma inne sprawy ważniejsze, czy pracę, czy, czy inne sprawy do załatwienia w tej chwili, jest niedostępny, może nawet nie odpisuje, czy nie pisze, właśnie nie kontaktuje się. On yy, ma blokady, które go przeciążają, związanego związkiem, ze związkiem z Panią. I jeśli chodzi, czy ta relacja z Michałem się odnowi, na razie nie widzę, żeby się odnowiła, niestety, Pani pan Paulinko. Natomiast tutaj ta karta potwierdza, że on albo Panią zdradza, albo Panią kłamie, albo nie należy mu ufać. Jest jakaś zdrada, kłamstwo, intrygi w tym związku, i jest nieuczciwość w tym związku. On gra na dwa fronty, przynajmniej na dwa fronty, jest dwulicowy, nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć, swoich prawdziwych emocji, nie mówi szczerze, tylko coś tutaj ukrywa, kręci, kombinuje. I jest naprawdę nieszczery. Nie, nie jest osobą, Michał, godną pani procentowego zaufania. Coś tutaj on ukrywa pod tą maską, tak? Nie pokazuje swojej autentycznej, prawdziwej twarzy, nie mówi prawdy. Coś ukrywa, tak? Jakieś ma sekrety też ukryte sprawy przed Panią. Więc tutaj myślą, że te ukryte sprawy, To kombinacja kłamstwa, oszustwa są związane z jakąś, nie wiem, czy nałogami, czy chorobą, czy ewentualnie zdradą. Czy jakieś kontakty z ex, która jeszcze go tutaj, nie wiem, y, toksycznie namawia, manipuluje nim i on jest niepewny. Jego relacja z panią, suma sumarum, podsumowując, odnowa takiej relacji z panią. Niestety go na razie obciąża, bardzo go y, no, jakby tutaj przeraża. Jest on zablokowany, jest on w swojej jaskini, w izolacji i na razie po prostu zastanawia się co ma zrobić nie jest jeszcze zdecydowany czy odnowić tą, tą relację z panią absolutnie nie jest na dzisiejszy dzień pewny tego i nie jest na ten dzień dzisiejszy zdecydowany i też tutaj uwaga, ostroga kart on może panią naprawdę okłamywać proszę obserwować bacznie czy jego czyny idą za jego słowami bo on gadać dużo może, obiecywać może ale czy jego czyny rzeczywiście potwierdzają jego słowa tu jest jakieś oszustwo, kłamstwo Widzi Pani kamuflowanie się, ukrywanie twarzy prawdziwej, autentycznej. Także proszę uważać. Dziękuję Pani Paulinko. No Bardzo mi przykro, że nie widzę na razie tej odnowy Pani związku. Za jakiś czas trzeba będzie znów powróżyć, zobaczyć. Lub zapraszam Panią na wróżby indywidualne to wtedy sobie Pani zada więcej pytań i zobaczymy same. Na, po, na podstawie zdjęć, dat urodzenia. Proszę Pani Nawrocka. Pani, pani Paulinko, bardzo serdecznie zapraszam na wróżby indywidualne. Wtedy możemy sobie parę pytań zadać spokojnie na podstawie zdjęć, dat urodzenia. Wtedy będą dokładne energie. Zapraszam na wróżby indywidualne, kochani, kochane. Teraz obecnie na wróżbach indywidualnych mam naprawdę ogromne wróżby. 10 pytań, lustro. Mam również dwóch panów, którzy teraz w weekend właśnie mają u mnie wróżby. Także nie tylko panie przychodzą na wróżby prywatne, ale również panowie. I osoby naprawdę w różnym wieku. Od studentów do pań emerytek. Także naprawdę są rozmaici klienci. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Tak, Pani Nawrocka, że być może jest lepiej, że się ten związek zawiesił. Bo były złe karty, naprawdę było parę kart, naprawdę, no naprawdę, mówię na serio, negatywnych, tak? I Pani to wie, Pani to wie, Pani Paulinko, że coś jest nie tak z nim, że on kombinuje, ukrywa, kłamie, oszukuje, kombinuje, nie pokazuje własnych, własnej twarzy. O, Pani wie to, Pani czuje to. Także być może nawet jest dobrze, że to się rozwaliło. Tutaj przyjdzie teraz jakaś Pani, która... Jest bardzo atrakcyjna seksualnie dla jakiegoś Pana. Być może ma jakąś przyjaźń plus, aferę, romans, być może jakaś trójka y, tutaj romansowa. No zapraszam, zapraszam. Tak, no czuję Pani, Pani Paulinko, dokładnie. Czuję Pani, że on nie jest prawdomówny i że nie jest do końca szczery pani to czuje ponieważ on maskuje się maskarada karta maskarada czyli no nieszczery po prostu no kombinuje coś tak tak pani Stefania zapraszam do kupna znaczka znaczki są na dole tutaj ktoś do mnie przyjdzie teraz kto będzie chciał coś wyjaśniać będzie musiał coś z partnerem partnerką wyjaśnić jakieś nerwy frustracje rozmowy nerwowe potrzeba, potrzeba, potrzeba wyjaśniania czegoś, zapraszam serdecznie. Zapraszam do kupna znaczka, kochani. Zapraszam Was oczywiście na mój kanał. Tam dzisiaj mamy świeżutkie, zaktualizowane lustro dla zakochanych. Oglądnijcie sobie lustro. Codziennie będą wróżby teraz miłosne i różne inne. Też o oczyszczaniu czakr z magią świec. Takie ciekawe różne inne tematy również nagrywam. Również co wydarzy się wkrótce rozkłady tygodniowe, horoskopy. Anielskie karty, żeby przemówiły anioły. No i oczywiście różne tematy miłosne, które uwielbiają Panie. Ja też lubię te tematy miłosne, powiem szczerze. I też zaglądam do innych różnych wróżek, patrzę, jakie mają tematy miłosne, ponieważ sama lubię tego słuchać. Także, no czekam, czekam, kochani, na znaczki. Zapraszam do kupowania znaczków. Zapraszam kochani do kupowania znaczków. Już karty są dobrze przetasowane, wyczyszczone. Tutaj o, czekają. Mm -hmm. no różne tematy są oczywiście staram się tak mieszać nawet y, tematy tak raz anielska, raz rady dla wszystkich raz po prostu co się wydarzy to jest ogólne oczywiście no i y, horoskopy czy, czy nawet y, te teraz będą w następnym tygodniu będzie we wtorego o oczyszczaniu czakr jakie czakry musicie oczyścić też takie inne właśnie tematy też zapraszam, żeby Panie mi pisały tematy, jakie chcecie, dobrze? Ale to wtedy na moim kanale. Tak, może Pani kupić jeszcze jeden znaczek, Pani Paulinko-Nawrocka. Oczywiście, proszę kupić jeszcze jeden znaczek, my wróżymy według znaczków. Dobrze. Jeśli macie jakieś fajne tematy, kochani, na wróżby, na wróżby kolektywne, na filmiki, to napiszcie mi w komentarzach pod filmikami, dobrze? Ja czytam te komentarze codziennie i bardzo mi będzie miło, jak, jak, jak po prostu mi dać jakieś fajne tematy ponieważ no ja patrzę oczywiście to, co lubicie, robię często właśnie na przykład lustro, co wydarzy się wkrótce, bo widzę, że bardzo lubicie te tematy i zawsze panie piszą, kiedy będzie ten filmik, ale jeszcze bardzo proszę, byście mi pisali tematy, dobrze? No tutaj, kochani, zaraz ktoś do mnie przyjdzie ze znaczkiem, widzę, kto ma chyba mężczyznę młodszego od siebie, bo jest bubedekesie, czyli paść kielichów, Paść kielichów to jest jakaś osoba młodsza od Was lub równa z wam, ale bardzo jakaś taka o młodym duchowo charakterze, taka młodociana, taka pełna, jak to się mówi, werwy, witalności. Paulinka Nawrocka, ok, Dobrze mam. Pani Paulinko, proszę pisać. Proszę pisać mi... Um, co czuje do mnie Adam S.? Ok. Co czuje do Pauliny Adam S.? A pani Paulinko, proszę mi powiedzieć, czy... Ym, czy Adam S. jest młodszy od Pani? Jest on troszeczkę młodszy od Pani? Czy jest może Pani rówieśnikiem, ale taki bardzo młodociany? <grytanie> może to ten sam Adam Lucy? Może to ten sam Adam S? Aha, dobra, S to średnia. Ok, Pani Julitko. Tak, sporo młodszy. Pani Paulinko Nawrocka? Kochana Pani Paulinko, czyli to jest Pani Karta. Proszę zobaczyć. Bube de Kelsie to znaczy jakiś młody pan. Jakiś młody Adam, który tutaj e, jest bardzo zalotny, fliściarski, romansowy. I uwaga, ponieważ ma Pani konkurentki, nie jest Pani sama kochana. Jest konkurencja. Ma Pani jakieś inne jeszcze rywalki przy Adamie. Mówiłam, że przyjdzie do mnie pani, która ma młodszego mężczyznę. No i Adam S. jest młodszy od Paulinki. Proszę zobaczyć, jak te karty działają. Przyciągnęłam panią tą kartą, pani, pani Paulinko, do tej wróżby, ponieważ jest bube der to paś kielichów. Paś kielichów mówi o osobie młodszej od osoby pytającej. Pani jest osobą pytającą, czyli pyta pani od młodszego od ciebie faceta. To mi właśnie wyszło. Dobra, widzimy teraz, czy... Co czuje Adam do Pauliny? Dobra. Średnia. Co czuje Adam do Paulinki? Co czuje Adam do Pauliny? Co czuje Adam do Pauliny Nawrockiej? Tak, Pani Paulinko. Widzi Pani? To jest dla Pani karta mi wypadła. No niesamowite. Aż mi ciarki przeszły. Co czuje... Adam do Paulinki. Co czuje Adam do Pauliny? Co czuje Adam do Pauliny? Co czuje Adam do Pauliny? Aha, z Niemiec, dobra. Co czuje Adam do Pauliny? Co czuje Adam do Pauliny? Powiedzcie karty, co czuje Adam do Pauliny? No on jeszcze naiwny chłopak, powiem szczerze. Naiwny chłopak, taki młody, młodociany, naiwny, lubiący muzykę, wino i śpiew i dziewczyny. Także uwaga troszeczkę. Lubiący się bawić, imprezować, radować, śmiać, tańczyć, pić, może wino, tak? Także mówię tutaj, e, tak jak widzę, jak czuję energetycznie go. Wesoły, radosny, radosny, bardzo taki pogodny mężczyzna. O, ma dużo do wyboru. Dwie karty, które to potwierdzają. Dużo ma do wyboru, kochana. On ma dużo babek do wyboru, bo on jest imprezowy facet. On jest facet pogodny, radosny, który lubi być w towarzystwie. Lubi być w towarzystwie, ale... Chciałby coś mieć poważnego. Rzeczywiście chciałby mieć jakiś związek tu poważny, no ale ma dużo babek do wyboru. Na razie myśli, co ma zrobić. Karta wisielca. Czyli myśli, zastanawia się, co ma zrobić, ponieważ ma jakieś opcje. Widzi pani? Ma pani, panią Paulinko i jeszcze ma inne babeczki. Konkurencję już pani mówiłam, że jest. Wypadła już nawet wcześniej. I tutaj ma inne babeczki, gdzie chodzi bo chodzi gdzieś tutaj, widzi Pani Wino, muzyka, śpiew, imprezy. Lubi się radować, lubi być w towarzystwie. Zastanawia się, którą babeczkę ma wybrać, ma nadzieję na jakiś związek. On jest pogodny, pozytywnie myślący, ale też naiwny jeszcze chłopak. Bardzo taki dziecięco naiwny, powiedzmy. Tutaj jest karta, że on ma dużo, dużo do wyboru. Nie wie, co, co zdecydować, nie wie, na co się zdecydować, ale 8. Osiem, y, y, osiem monet po polsku, przepraszam. Osiem monet mówi o tym, kochana Paulinko Nawrocka, że on jest facetem, który jest gotowy pracować nad związkiem poważnym, że on szuka jakiegoś związku, związku stabilnego. Owszem, on szuka. Dobrze, ale na razie ma dużo, dużo do wyboru. Dużo ma do wyboru ale szuka jakiegoś takiego ma, y, stabilnego widzę, związku. Osiem monet, już pani mówię, osiem monet to pilność, pracowitość. Skupia się na, na pracy, dobrą ma jakąś pracę, lubi pracę swoją, czy skupia się na pracy, jest pracowity, jest facet jakiś taki, nie wiem, dla niego jest też praca ważna, pracowitość. Natomiast jeśli chodzi o sprawy związkowe, to ma y, nie wie, co zrobić. Dziewięć, y, dziewięć mieczy. Dziewięć mieczy to karta smutku. Y, być może miał złe jakieś doświadczenia, bo jest jakiś taki w głębi duszy, niby że lubi wino, muzykę, śpiew, to w głębi duszy jest zmartwiony, smutny, myśli o jakimś tam starym związku, który się rozwalił, ma negatywne podejście, troski, źle śpi, zastanawia się, co ma zrobić. Przeciąża go ta sytuacja, nie wie, co ma zrobić. Boi się może związku, bo ma złe doświadczenia jakieś tutaj. Może ktoś go zdradził, czy coś tutaj. Yy, no troszeczkę jest taki, wie pani, pomimo, że lubi, jest pogodny facet, lubi, lubi winą muzykę śpiew, to tutaj nie wie, co ma zrobić. Boi się jakby wejść chyba w poważny jakiś związek. Boi się. Tak naprawdę szuka związku lojalnego jakiegoś na fest, tutaj ma takie priorytety wartości papieża nawet, kapłana, czyli ma jakieś takie priorytety, szuka poważnego związku, ale na razie ma więcej chyba babek do wyboru, które zna i nie wie na którą się zdecydować. W ogóle jest niedojrzały też, żeby się zdecydować, bo jakieś miał złe doświadczenia i się boi, ma lęk. Ma, jeszcze być może wspomina jakiś związek stary, jakąś partnerkę starą, która odeszła, rzuciła go, zostawiła, czuje się jeszcze zraniony, chyba czuje się jeszcze w ogóle nie dojrzały, zraniony, żeby podjąć jakąś decyzję o związku z Panią. Ale co czuje do Pani? Czuję, że Pani byłaby potencjalną kandydatką, potencjalną kandydatką na partnerkę, potencjalną, dobrą, właściwą partnerkę partnerką jego. Tyle, że on się boi podjąć jakiejś decyzji i tutaj chciałby jakiś związek rzeczywiście nawet i do ślubu, nawet i do ołtarza, nawet i do zaręczeń ślubu. Jakiś szuka związku poważnego, gdzie by kobieta go już nie oszukała, nie zostawiła, nie zdradziła, nie poszła w długą i, i po prostu boi się, ma obiekcje. Ale on myśli, że pani ewentualnie byłaby tą dobrą dla niego partnerką. On ma tu bardzo pozytywne, bo jest słońce. Pozytywne do Pani nastawienie i pozytywne y, o Pani mniemanie. Także pozytywne zamiary. Też jest gotowy pracować nad związkiem. Ale boi się, boi się równocześnie związku. I jest karta wisienca, czyli pasywności. Nie wie, co ma zrobić, zastanawia się. Obserwuje, patrzy, zastanawia się, obserwuje. Y, nie wie, co ma zrobić na razie. Boi się też zrobić jakiegoś kroku. Boi się, że go Pani też... Zrobi tak jak inna może. Gdzieś ma jakieś złe doświadczenia chłopina. Ale dobre ma pozytywne nastawienie do Pani, bo jest karta słońca. Dziękuję Pani Paulinko Nawrocka. Super. <śmiech> tak, ciekawa ciekawa wróżba o tym, o tym paziu romansowym. No romansowy facet taki pogodny. Niby pogodny na zewnątrz, ale wewnątrz smutny. Dziwna, dziwna właśnie osobowość. Wie Pani? Taka dziwna osobowość, ten Adam, że właśnie na zewnątrz taką ma maskę radosną, e, imprezową, a wewnątrz smutek, żal. Mhm. Jak pani Paulinko, proszę napisać, czy się zgadza? Taka historia mi wyszła, jego cała. Więcej niż pani pytała, zobaczyłam. Ale same mi się karty tak układały. Widzę w historię taką, właśnie, że taki dziwny. Dziwny tutaj jest i jakby no, yy, yy, aspekt. Tak, tak, dokładnie to. Patrzcie dziewczyny, jak się zgadza. Wesołek na zewnątrz, tak żeście dobrze to na nazwały. Wesołek na zewnątrz, maska wesołka. A wewnątrz smutek, żal, lęk przed, yy, przed wyborem... Przed zdecydowaniem się na konkretny związek lęk przed y, następnym jakby takim zawodem, żeby ktoś go znów nie zranił. No, w, y, we wnętrzu jest on zraniony tak naprawdę, a na zewnątrz tego y, nie pokazuje, wręcz maskuje, udaje. To wiecie, tak jak taki klaun klasowy, nie? Zawsze ten klaun klasowy, ten uczeń klaun klasowy, on jest w domu smutny. A w szkole ze strachu, z lęku, że się z niego będą śmiać, on sam jest klaunem takim. To troszeczkę tak mi to przypomina ten Adam. Na zewnątrz imprezy, party, taki klaun troszkę, wesołek, radosny, a wewnątrz jest smutny. Smutny, bo się boi właśnie zawodu następnego, że go jakaś zdradzio szuka, wykorzysta, zostawi. Przeżył rzeczywiście jakieś tutaj złe doświadczenia miał z kobietą, czy z kobietami. Także rzeczywiście tak mi tutaj on wychodzi. Albo Pani nastawiony jest pozytywnie, z tym, że nie jest dojrzały na podjęcie jeszcze decyzji, na związek jakiś konkretny. Dobrze, zapraszam wszystkich innych, albo też, no, inne Panie, lub po prostu zapraszam na inne pytania. Zapraszam do kupowania znaczków. Proszę, kupujcie znaczki, kochani. Jeszcze 90 subskrybentów mi brakuje, żeby mieć 5 tysięcy subskrybentów. Subskrybujcie mój kanał, kochani. Wszyscy, którzy tu jesteście i nie jesteście subskrybentami, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał dzisiaj. Potrzebuję jeszcze 90 subskrybentów, żeby było 5 tysięcy. 5 tysięcy na moim kanale. W 9 miesięcy 5 tysięcy, aż mi się zrymowało. Więc w 9 miesięcy istnienia kanału 5 tysięcy subskrybentów. No wspaniale, cudownie. Jak będzie 5000. tysięcy, tak, nadzwyczajnie i Panią polubił, ten Adam. Nadzwyczajnie Panią po prostu polubił, no gdzieś jest Pani jego sympatyzantką. Nie wiem, poznaliście się też pewnie na jakiejś imprezie, czy w jakimś, nie wiem, restauracji, pubie, knajpie, na urodzinach, uroczystości, bo on jakiś taki imprezowy widzę. Także proszę napisać, gdzie się poznaliście. No, bo lubił Pani, jest Pani jego sympatyzantką i jedną kobietą z wyboru, ponieważ on ma więcej tutaj konkurentek do wyboru niestety. Jakiś taki atrakcyjny się też facet wydaje, no bo paś kielichów to facet atrakcyjny, to jest typ amanta. Zalotny, flirtowny, romansowy, atrakcyjny amant. Więc podoba się kobietom, umie też nadskoczyć, tak, flirtem, komplementem. Także jest facet atrakcyjny dla kobiet, widzę. Tak mi tutaj wychodzi jego... No, powiedział pani dużo o sobie. No, widzi pani. Czyli wie pani, że miał, był zraniony, miał złe doświadczenia, czyli to, co powiedziałam z kart. I boi się związku jak ognia. Tak. Dobry w wgadca atrakcyjny, no to amant. Typ Amanta, czyli typowy paść kielichów. Kochani, paść kielichów to młody, atrakcyjny, piękny, zalotny, romansowy amant. No, typ Amanta al Pacino z filmu romansowego, tak? To jest taki właśnie amant, który się podoba babkom. Także on będzie zawsze miał wybór. No, ale panią polubił też, bo ma bardzo słoneczne, pozytywne. Yy, pozytywne nastawienie, ale widzicie Panie, jaka karta mi się tu odwróciła, jest on zablokowany na uczucia, bo mówimy cały czas o nim, o tym Adamie, jest on zablokowany na uczucia. Boi się uczuć, boi się głębszego związku i uczuć. Blokuje się, zamyka. Dwoma mieczami odcina uczucia i emocje. Boi się tego, boi się wejść w związek. No... Tak, tak, jest Pani jego jednym z potencjalnych wyborów na związek. Proszę zadawać następne pytania, bo ja już tutaj rozgrzałam moje karty. Moje karty są gotowe do wróżby, oczyszczone i rozgrzane. Możemy śmigać, kochane. Zapraszam, tutaj mi się karta odwróciła, zobaczymy. Ktoś teraz do mnie przyjdzie ze znaczkiem, komu brakuje tutaj emocjonalnego związku. Ma wszystko. A nie, to dziesięć kielichów. Wow, dziesięć kielichów. To tu jakaś mężatka chyba chce coś zapytać. Mężatka. Mężatka yy, w rodzinie, no na pozór szczęśliwa, ale może coś chce zapytać. Lub ktoś, kto ma zamiary wyjść za mąż. Ktoś, kto ma zamiary yy, wziąć ślub po prostu, ktoś, kto tutaj do mnie przyjdzie się zapytać. Proszę, pytajcie, kupujcie znaczki, kochani. Chciałam Wam powiedzieć, że następny liveik będzie na yy, okazję 5000 subskrybentów. Jeszcze brakuje mi 90. Mam nadzieję, że w, w trakcie tygodnia lub naj, najdłużej dwóch tygodni. Mi się tutaj do 5000 subskrybentów to wypełni I na, na pewno będę ogłaszała następny lajfik Także subskrybujcie mój kanał kochani Żebym doszła szybciutko do 5000 tysięcy subków No i na 5000 tysięcy subków to ogłaszam od razu lajfik z winem Z dużą ilością wina Wielka ilość wina będzie nam potrzebna, żebyśmy opili tę okoliczność. Oczyszczone karty są rozgrzane. Dobrze, pani Julitko, nie ma już znaczków, kochana. Nie ma, ok. No dobrze, no to jest teraz 20 godzina, więc zakończymy kochani dzisiejszy lajfik. No dzisiaj nie mam winka Lucy, kochana, ponieważ dzisiaj robię tylko na pełni księżyca taki lajfik, ale napijemy się na 5000 tysięcy, dobrze? Jak 5 tysięcy subków będzie na moim kanale, który ma dopiero 9 miesięcy, no to na pewno tutaj będzie duża ilość wina, kochani. Ogłoszę to wtedy Wam i będziemy po prostu pić tutaj online razem winko. No bo 5000 tysięcy subskrybentów, no to już będzie nasz sukces, tak? Wspólny sukces, bo cały czas razem czatujemy, piszemy, oglądamy, patrzymy się pod po prostu no, podkręcamy, żartujemy i no, przede wszystkim się tutaj bardzo wzmacniamy, tak? Psychicznie, mentalnie, jakby duchem wspieramy się, tak? Niezależnie co się wydarzy, czy czasy trudne korony, czy omikron, czy y, wojna y, teraz, tragiczne czasy, tak? czy jakieś y, uczuciowe dołki, czy jakieś po prostu lockdowny, to zawsze się spotykamy, czatujemy, próbujemy mieć humor, żart, próbujemy się y, na duchu jakby wzmacniać. I wspaniała jakaś grupka już powstała. Także to jest ważne. Tak, jesteśmy, <grytanie> dokładnie Lucy, jesteśmy na czaciku, zawsze z dystansem, tak, lockdownowskim, ale pomimo to się umiemy no i pośmiać, i zażartować, i dać sobie wsparcie, niezależnie jakie też miłosne mają dziewczyny doły, to się wspieramy i właśnie taka jest rola tego kanału, prawda? Nie jakaś moja słowa, zresztą widzicie, ja nie pokazuję ani twarzy, to nie jest to, że ja chcę tutaj y, y, swoją osobą y, y, się pokazać, tylko chcę, by y, no, o naszych takich wspólnych problemach, byśmy sobie czatowali, rozmawiali, byśmy wróżyli, byśmy sobie dawali nadzieję, jakąś iskierkę nadziei. tak? Dużo z nas jest singlami lub porzucone, lub osoby, które zakończyły związki, lub po zawodach różnych, tak miłosnych. Również ja należę do takich osób, więc dlatego też założyłam ten kanał, ponieważ właśnie no, tym bardziej ja należę do takich osób, które też mm, przeżyły dużo zawodów miłosnych. <ścoughs> Dziękuję pani Lucy. Kochana Lucyko? <śmów> tak, Lucy, no, no skąd wiesz, jakbym się pokazała, to czy by przyszło dużo facetów? by przyszło więcej facetów na mój kanał niż kobiet nie, nie, nie, na pewno nie jest to stuprocentowo pewne może by wszyscy uciekli jakby zobaczyli tą czarownicę na miotle, prawda? tak, mówimy, że to heksen, heks, heks, heks, heks heksen, czyli czarownica na miotle która wróży kartami aha, dobrze, Lusiko. okej, okay, cieszę się no, w każdym razie nie chodzi tutaj oczywiście o mnie, tylko o te takie sakralne, znaczy, jak to się mówi, spirytualne, niesakralne, przepraszam, spirytualne, duchowe, y, wrażenia, y, uduchowione, jakieś takie y, nieraz rozmowy, rozmyślania, refleksje, y, spirytualne, jakby y, tutaj doznania, na przykład przy tych rytuałach lub również rozwój takiej osobowości, prawda, no i też dawanie sobie nadziei. <grymne> tak, śmieszne, śmieszne. Dobrze, dziękuję wam, kochane dziewczyny. Tak, tak, no, y, buziaksy Lu Lucy, Julitko. Dziękuję Julitko za pomoc oczywiście, jak zwykle, ponieważ pani Julitka zawsze mi pomaga tutaj na czacie, żebym nie była sama z tymi wszystkimi nowymi pytaniami, tak? No i Lucy, cieszę się, że jesteś. Oczywiście Lucy, przyjdziesz też tutaj na 5000 tysięcy subków, to będziemy z winkiem pić. Dziękuję Panią, panią Pauliną, Pani Paulini Ludkowskiej, Pani Paulinie Nawrockiej, y, wszystkim Paulinkom i wszystkim innym kochanym, najkochańszym, najwspanialszym, najcudowniejszym subskrybentom i subskrybentkom i widzom, słuchaczom, nowym y, wszystkim, y, wszystkim wszystkim ludziom po prostu, którzy tu są. Także dziękuję, do usłyszenia i widzimy się już jutro. Jutro jest następna wróżba, rozkład tygodniowy oraz wróżba o oczyszczaniu czakr. Być może puszczę ją właśnie jutro lub puszczę jutro, co wydarzy się wkrótce. Zobaczę jeszcze, jaki filmik jutro puszczę, niespodzianka, więc jutro bądźcie na moim kanale. Do usłyszenia! Miłego wieczoru, tak. I do usłyszenia już jutro. Buziaksy. Cześć, pa.